Co dziś przyniesie śmierć czy ból? Nieraz pytasz przecież, no a ja Cóż mogę siebie tylko dać? Wciąż kochać z tobą się i śmiać Tak wiele, tak niewiele trzeba nam Przecież wiesz, tak naprawdę Xin Już to noc zamyka nas na tuż Otwiera swą krainę snu Czy dzisiaj popłyniemy w dal? Tego nie wiem, chyba nawet ja Wiesz, chciałbym wszystko tobie dać Wciąż kochać z tobą, się śmiać Tak wiele, tak niewiele trzeba Przecież wiesz, tak naprawdę jak to jest Być tak blisko ciebie chcę I spoglądać w oczy twe Ma kochana przecież wiesz, tak naprawdę